Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 200 g mąki ryżowej, 110 g mąki ziemniaczanej, 1 łyżka siemienia lnianego, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżki cukru trzcinowego, pół łyżeczki soli, 1 łyżkę oleju rzepakowego, 170 ml ciepłej wody. Pół kilograma filetu z piersi kurczaka, do jego przeprawienia pieprz cytrynowy, sól, zioła prowasalskie. Będziemy również potrzebowali 180 g pasaty pomidorowej, pół kilograma pieczarek, jednej papryki czerwonej, jednej papryki zielonej, jednej cebuli, sera wegańskiego, brytwanki o wymiarach 28x28 28 cm. Paprykę myjemy, wykrawamy środki i kroimy w paski. Pieczarki obieramy i kroimy w paski. Paprykę i pieczarki podduszamy do miękkości. Cebulę obieramy, kroimy i podsmażamy na rozgrzanym oleju rzepakowym do czasu jej zeszklenia. Filec piersi kurczaka kroimy w kostkę. Przyprawiamy z solą, pieprzem cytrynowym, ziołami prowansalskimi, Całość mieszamy, zalewamy wodą i dusimy pod przykryciem. Pasatę pomidorową przyprawiamy pieprzem cytrynowym, solą, ziołami prowansalskimi i całość mieszamy. Aby zrobić ciasto do pizzy do miski wsypujemy mąkę ryżową, mąkę ziemniaczaną, siemię lniane, Proszek do pieczenia, cukier trzcinowy, sól. Całość mieszamy i następnie dodajemy olej rzepakowy wodę. Następnie ciasto wyrabiamy przy wykorzystaniu tzw. końcówek hak. Jeśli ciasto wyszło zbyt sypkie dodajemy jeszcze wody i ponownie wyrabiamy. Wyrabianie ciasta trwa od 5 do 10 minut. Po wyrobieniu ciasto przykrywamy i pozostawiamy na 15 minut. W międzyczasie naszą brytwankę smarujemy olejem kokosowym. Następnie ciasto przekładamy do brytwanki i rozprowadzamy je. Przed włożeniem ciasta do piekarnika, jego wierzch delikatnie smarujemy olejem rzepakowym. Tak przygotowane ciasto wkładamy do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza góra-dół piekarnika na 10 minut. Po wyciągnięciu z piekarnika podłoże naszej pizzy smarujemy pasatą pomidorową. Następnie dajemy ser wegański, paprykę, pieczarki, cebulę i na koniec pierś kurczaka. Następnie ponownie naszą pizzę wkładamy do piekarnika na 10-15 do 15 minut. Teraz ukroję kawałek, aby pokazać Wam jak nasza pizza się prezentuje. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam,